Ja, yeah. yeah. Pale, pale, leci w górę dym. Ty szukasz nowej suki, ja mam nowe Louis W moim kuku nie ma kodeiny, tylko hełm. I latam na bicie yeah. Ja nie chcę tych sum yeah. Ty daj mi tą liczbę yeah. Trafmy robię przez kurwa cały dzień pane w mam Więc kurwa przybiję 5 Robię to jak pojepane Nie wiesz co się dzieje ze mną Kurwa daj mi więcej kasy mi uh, yeah, yeah. uh. Młody wyająte, dajesz bić to kopie Wiem co cię wali wep, na pewno nie konopie Typie robię sobie kwit, twoi ludzie robią blik blik Dzwonią kurwy na polity, bo to kurwa pse Z moim bratem jadę sobie, robię szum Jadę samochodem, robię kurwa bro